Dzień dobry. Znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Jeśli mnie nie znasz, jestem Amerykaninem, dorosłem mówiąc tylko jednym językiem angielskim. Od kilku lat uczę się języka polskiego i również piszę artykuły i nagrywam filmiki na temat nauki języków obcych i kultury amerykańskiej. W marcu zdecydowałem się na napisanie darmowego e-booka na temat nauki języków obcych. I ten e-book był dla Was, to znaczy dla widzów, czytelników i subskrybentów mojego blogu, żeby podziękować Wam za wsparcie okazane przez wszystkie te lata. Zaplanowałem treść e-booka na podstawie ponad 1500 odpowiedzi na ankiety oraz setki maili i komentarzy. Kiedy wreszcie opublikowałem go w maju, mogłem szczerze powiedzieć, że ten e-book był naprawdę napisany dla Was. Są linki do jego pobrania w opisie. Dzisiaj z wielką przyjemnością anonsuje zaaktualizowane tłumaczenia na język polski oraz audiobook w języku polskim. No wysłuchajcie teraz wypro... wyprowadzenia? wysłuchajcie teraz wprowadzenia rozdział pierwszy wstęp dla kogo jest ta książka ten e-book jest dla tych, którzy spędzili już wiele lat na tradycyjnych kursach, ale nadal nie potrafią zamówić nic w restauracji ani oglądać filmu bez napisów ani uczestniczyć w luźnej rozmowie z native speakerem Myślą, że takie kursy są za szybkie, za wolne albo za nudne. Myślą, że nie mają talentu do nauki języków. Ale prawdę mówiąc, nie trzeba mieć talentu, tylko dobre podejście. Chcą mieć kontrolę nad swoją nauką i uczyć się metodą, która im efektywnie pomoże w osiągnięciu swojego celu. Krótko mówiąc, ta książka jest dla zwykłych ludzi, którzy chcą nauczyć się języka. Nie jest dla ekspertów językowych albo poliglotów, jest dla większości nas, którzy próbowali bezskutecznie nauczyć się chociaż jednego języka obcego. Albo dla tych, którym już udało się nauczyć jednego, ale proces był tak wolny albo bolesny, że szukają lepszego sposobu, żeby nauczyć się drugiego języka obcego. Jak szybko nauczyć się płynnie mówić po angielsku, polsku itd. Czyli How can I quickly learn to speak English, Polish, etc. fluently? To jest pytanie, które jest mi zadawane najczęściej. Z reguły unikam bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ po pierwsze nie lubię słowa fluently i po drugie wymaga bardzo złożonej odpowiedzi. Więc zamiast udzielać na nie odpowiedzi, przeważnie pytam o to, co powoduje, że osoba zmaga się z nauką języka i następnie skupiam się nad pomocą w rozwiązaniu jej konkretnego problemu. Teraz zdałem sobie sprawę, że to ważne aby nareszcie odpowiedzieć na to pytanie we wstępie do niniejszego e-booka i jednocześnie wyjaśnić, co będzie on zawierał, a czego nie. Skąd wziął się pomysł na powstanie książki? Kiedy zdecydowałem się napisać tego e-booka, chciałem stworzyć coś krótkiego, skoncentrowanego na temacie i użytecznego. Wiedziałem, że jeśli napisałbym o wszystkim, spędziłbym lata nad jego ukończeniem więc poprosiłem moich czytelników o wypełnienie ankiety i napisanie mi, na jaki temat chcieliby, aby była książka. Podałem cztery pomysły i kilka otwartych linijek tekstowych na inne sugestie. Oto cztery proponowane pomysły. Pierwszy. Przewodnik krok po kroku na temat, jak nauczyć się języka samodzielnie w naturalny sposób. Drugi. Rozszerzony przewodnik o tym, jak pokonać strach przed mówieniem. Trzeci. Porady, wskazówki i sztuczki do ćwiczenia mówienia. Dla tych, którzy już osiągnęli wysoki poziom znajomości języka i nie czują strachu przed mówieniem, ale nadal mają z nim problemy. 4. Wszystkie porady na temat nauki języka znajdujące się na moim blogu ułożone w łatwym do czytania formacie. Obecnie ponad 125 artykułów. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że numer czwarty zostanie wybrany, ponieważ myślałem, że będzie on najłatwiejszy do napisania. A oto pełne wyniki ankiety. Numer pierwszy. Przewodnik krok po kroku o naturalnej nauce języka. 38% głosów. Numer czwarty. Wszystkie artykuły na moim blogu zreorganizowane. 27% głosów. Numer drugi. Przewodnik o tym, jak pokonać strach przed mówieniem. 21% głosów. I numer trzeci. Wskazówki i sztuczki do ćwiczenia mówienia. 14% głosów. Na początku byłem zawiedziony, że mój ulubiony pomysł nie wygrał. Jednak po głębszym przemyśleniu zdałem sobie sprawę, że o wiele lepszy temat został wybrany. Ponieważ wybory numer 1, 2 i 3 nie były przypadkowe. Są one trzema krokami w procesie nauki języka. Trzy kroki do płynnego mówienia w dowolnym języku. Oto moja odpowiedź na pytanie, które podałem powyżej. Jak szybko nauczyć się płynnie mówić po angielsku, polsku itd.? Nieważne, w jaki sposób uczysz się obcego języka. Jeśli przeszedłeś, przeszłaś od zera na wysoki poziom, zrobiłeś, zrobiłaś te trzy kroki. Nie musisz przechodzić przez te kroki jeden za drugim. Mogą one odbywać się jednocześnie. Jednak podczas nauki języka polskiego Przechodziłem przez nie praktycznie we właściwej kolejności. Punkt pierwszy. Przyzwyczajaj swój mózg do języka. Jak możesz mówić w danym języku, jeśli nie znasz żadnych słów albo jeśli nie rozumiesz, kiedy ktoś używa go przy tobie? Nie możesz. Po pierwsze, w jakiś sposób twój mózg musi przyswoić język. Mnie udało się to poprzez słuchanie i czytanie Harry'ego Pottera, ale jest wiele innych sposobów, Na przykład Tradycyjny kurs językowy mieszkanie w innym kraju, użycie metody shadowing, oglądanie filmów, słuchanie muzyki i wiele innych. Niektóre z tych metod są bardziej efektywne niż inne, ale jeśli używasz jednej z nich wystarczająco długo, prędzej czy później twój mózg przyswoi język. Jeśli przejdziesz przez te kroki po kolei, na końcu niniejszego – nauka języka nigdy nie ma końca – Będziesz w stanie rozumieć wszystko i tworzyć zdania w swojej głowie bez tłumaczenia, ale niekoniecznie podczas prawdziwej rozmowy. Punkt drugi. Pokonaj swój strach przed mówieniem. Jednym z najczęściej spotykanych problemów, o którym słyszę od ludzi uczących się języków, jest to, że potrafią zrozumieć bardzo dużo i znają mnóstwo słów, jednak podczas rozmowy z drugą osobą bardzo się denerwują i mają pustkę w głowie. Natychmiast po zakończeniu rozmowy, kiedy stres mija, nie mają problemu z przypomnieniem sobie słów, których chcieli użyć. Nie wszystkie osoby odczuwają strach przed mówieniem, ale większość tak. Wiele osób boi się popełnić błędy podczas mówienia. Boją się, że druga osoba może ich nie zrozumieć lub nawet, że ta osoba może ich wyśmiać bądź pomyśleć, że są głupi. To jest bardzo poważny problem i napisałem przynajmniej jeden artykuł o tym, jak ten strach pokonać. W przyszłości mam zamiar napisać więcej. Punkt trzeci. Ćwicz mówienie. Kiedy twój umysł przyswoił język i już nie boisz się go używać, musisz mówić tak dużo jak to tylko możliwe. Na tym etapie rozwijasz i ćwiczysz strategię mówienia. Takie jak peryfraza, kiedy nie znasz słowa. Różne wyrażenia konwersacyjne do podtrzymania biegu rozmowy oraz niewerbalne sztuczki, aby sprawić większy komfort osobom, z którymi rozmawiasz. Taka praktyka pozwoli tobie na udzielenie odpowiedzi szybko i naturalnie, bez spowolnienia rozmowy. Co jest w tym e-booku? Celem tej książki jest pomoc tobie w przejściu pierwszego z tych trzech kroków. Myślę, że to świetne, ponieważ krok pierwszy jest najważniejszym i najbardziej niezrozumiałym krokiem. Mało osób zna prawdziwe mechanizmy mózgu, na których oparta jest nauka języka obcego. I nawet jeśli je znają, mogą mieć trudności z użyciem ich w praktyce. Właśnie z tego powodu ten e-book będzie podzielony na dwie części. Część teoretyczna, w której wyjaśnię, dlaczego ta metoda działa, oraz część praktyczna, w której przedstawię przewodnik krok po kroku, jak stworzyć własną metodę nauki, opierając się na tych pomysłach. Niestety to również oznacza, że krok drugi i trzeci nie będą omawiane w tej książce. Jednakże na moim blogu jest kilka artykułów i filmików na ten temat. I planuję napisać ich więcej. Albo kiedyś napiszę dwa kolejne e-booki. Dzięki za czas poświęcony na przeczytanie tej książki. Mam nadzieję, że będzie pomocna w Twojej podróży po nauce języków. Powodzenia! David Snopek proszę zasubskrybujcie mój blog na stronie www.linguitrek.com żeby pobrać cały audiobook lub uh, plik pdf oraz pliki ePub i Mobi dla urządzeń mobilnych. Jest link w opisie. Jeśli już jesteś subskrybentem, jest uh, również w opisie bezpośredni link do jego pobrania. Twórcą audiobooka jest Tobias Unfa, Unfa Caron, muzyk, producent i podcaster. Tobiasz stawia pierwsze kroki w zawodzie lektora audiobooków i zaoferował nagracz mój audiobook za darmo w zamian za e, promowania jego strony i osoby. Jest link do jego strony w opisie. Więc proszę podzielcie się tym filmikiem, na Twitterze, na Facebooku, na Wykopie i pomóżmy Tobiaszowi uzyskać taki rozgłos, na jaki zasługuje się z powodu jego wyśmienitej pracy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową.